Czy musisz robić po raz kolejny badania kauna na nosicielstwo, jak zrobiłeś je kilka lat temu i masz je udokumentowane w starej książeczce, ale wtedy ta książeczka sanepidowska nie była podbita przez lekarza. Witam Panie Darku, w 2007 wyrobiłem książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych, ale nie poszłam do lekarza medycyny pracy w celu podbicia. Wybrałam pracę, w której książeczka nie była potrzebna. Są tam tylko wpisane trzy badania kau że wykonałam i że nic nie wyhodowano z pałeczek i daty tych badań, ale bez pieczątki lekarza. Teraz potrzebuję tej książeczki u nowego pracodawcy i czy jest szansa, że te badania lekarz medycyny pracy uzna za ważne i czy w ogóle ja mogę iść z tą książeczką, czy muszę wyrabiać drugą. Z góry dziękuję za odpowiedź. I Sprawa prosta, jeżeli w międzyczasie nie było jakiegoś zatrucia pokarmowego, biegunek, czy jakiejś innej choroby zakaźnej, to lekarz medycyny pracy, taki jak ja, powinien raczej te wyniki badań uwzględnić. No, jest druga strona medalu, bo równie dobrze może jednak rozszerzyć zakres badań. Na przykład o prześwietlenie klatki piersiowej, o WR czy nakazać powtórzenie tych badań kału? Przepisy nie są tutaj zbyt precyzyjne, sporo zależy od jakiegoś indywidualnego podejścia lekarzy, od jego wiedzy. No i wszędzie tam, gdzie nie ma precyzyjnych przepisów, to interpretacje danego lekarza mogą być różne. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, ale również uprawniony do przedłużania do podbijania książeczek sanitarno-epidemiologicznych Kolejny filmik tutaj po mojej stronie prawej, subskrypcja kanału po stronie lewej, ale jeżeli chcesz być moim widzem, to kliknij jeszcze w dzwoneczek abyś otrzymywał powiadomienia odnośnie najnowszych filmów.